Toma, poznajcie Michaela, poznajcie Osami, poznajcie Szemasariar. poznajcie Dobrawę oraz poznajcie Timoe Moe razem przyjaciółmi najlepsi jesteśmy tu i idziemy se. jesteśmy przyjaciółmi najlepszym idziemy idziemy sobie idziemy i będzie a la la a la la idziemy sam I idziemy i dobywamy przygody. Szemasariar leciał dalej wastynował się planetami oraz gwiazdami potem Wyszedł trochę poza statkiem, lecz kiedy z góry zauważył meteoryt, tyle leciał na planetę tam, gdzie on mieszka, by doszło do rozwalenia go. Lecz w sekundę akurat poleciał do niego ksenesowy. Kiedy Semasarial zapytał go, kim on jest, powiedział: i żeby na misji, był na misji, żeby zdobyć kryształ, ale nie zniszczyło to świata. Nagle słyszą śmiech i zniszowane elementy i twarz. przemasaria się przestraszył, aż skoczył na kanapkę. A dalej był odważny. Oni już teraz wiedzą, że muszą jak najszybciej polecieć, powiadomić resztę. I to będzie długa trasa. Chociaż, że są przestraszeni o zniszczenie świata, mają nadzieję. Tymczasem wreszcie ekipy oni przy sobie w parku, aż Tom zobaczył list, który leciał, złapał go. Lecz owcami zatrzymuje go oraz mówi, żeby uważał, bo to może być pułapka, tak jak wcześniej posi sobie oraz później zobaczyli kosmiczne strony oraz ubrali się w nie. Na listcie zobaczyli napis ostrzegawczy oraz o pomoc żeby polecieli na planetę Haoni i tam znaleźli kryształ więc polecieli lecz w trakcie lotu silnik im się zepsuł i wylądowali na Mitoland zebrali. Rzeczy do przetrwania i siedzieli w jaskini obok ognia nie wiedzieli jak przetrwać, lecz znaleźli podczas wędrowania kosmite, który by dał statek jeśli wygrają grę jedną, a jeśli nie to będą kolacją dla psów pająków kosmicznych. Kiedy szema Sąrej leciał dalej chciał sobie się przejść po staku, bo nie miał co robić szema Ray, uch jaki nudny dzień. Co? Jakie ładne? Czy to są planety i gwiazdy w takim czasie, gdzie są ładnie ustawione i oświetlenie też idealne? Uf, szema są rej, muszę je zobaczyć z bliska już teraz. Idę założyć kosmiczny strój i już idę tam. Nagle w mgnieniu oka podleciał i uratował go ksenesowy ksenesowy, uważaj na siebie młody odkrywco. Shema Rej, dziękuję, że uratowałeś moje życie oraz kim jesteś? Ksenesowy. Jestem patrolowcem kosmosu i ratuję i powodomuję ludzi z co się dzieje w kosmosie. Też dlatego tu jestem, by uratować cały świat od zagłady, a zrobić to trzeba tak, żeby zdobyć kryształ Shema Sonrei. Wow, to masz wiele pracy za sobą. A a a, a a a a a a Shema zobaczył zgliczowanego Michala, który wygląda strasznie. Ksenesowy, spokojnie to tylko iluzja kryształa, żebyś porzucił nadzieję. Shema song oki. To mnie bardzo przestraszyło, Ksenesowy, trzeba powiadomić resztę o tym. Shema song to ty ich znasz? Jak Ksenesowy, ona mi powiedziała, a oni już raz ją widzieli przez sekundę. Ksenesowy. Musimy się zbierać już oraz wysłać list Shema Sonray. O oki Shema Son Rey już poradził sobie z innymi rzeczami i będzie leciał dalej z pomocą ksenesowego tymczasem u reszty ekipy naszej odpoczywają sobie szli teraz sobie przez park dalej robię później.